Witajcie, ja jestem Fab i chciałbym Wam przedstawić pewną aktualizację, która nastąpiła w dzisiejszym dniu. Jak możecie się domyślić, bądź już wiecie, aktualizacja wprowadza do naszej gry Graffiti, czyli kolejny przedmiot, któremu podlega handel na markecie Steam. Sam pomysł moim zdaniem nie jest zły, ponieważ we wcześniejszych odsłonach gry można było korzystać z Graffiti, lecz jednak w aktualnej wersji gry jest to zrobione bardziej pod pieniądze. Aktualnie są trzy sposoby na zdobyć większej ilości graffiti. Poprzez tygodniowy drop, otwarcie skrzynek bądź kupno na rynku Steam. Niby na początku wszystko fajnie, ale żeby w pełni korzystać z graffiti musimy się uzbroić w drobne pieniądze lub czas na pozyskiwanie ich w cotygodniowych dropach, ponieważ na każda jedna graffiti przypada 50 użyć, a możemy je używać raz na rundę będzie 45 sekund po zawojeniu, Zależy co jest krótsze. Problematyczne mogą być takie sytuacje, kiedy chcemy się wpatrzeć w dane miejsce. Widzmy na się dwójce, miejsce zwane headshot. Ewidentnie widzimy, że coś za skrzyniowo jest. Kiedy próbujemy to ustrzelić, to widzimy, że nie dajemy rady. Okazuje się, że zamiast przeciwnika znajduje się tam spray na ścianie. Dobra, ja się z wami żegnam. A Wy możecie napisać w komentarzu co sądzicie o tej aktualizacji. W opisie znajdują się również link z popularnymi pytaniami na temat aktualizacji. Również możecie ocenić mój film łapką górę lub w dół. A jeśli Wam się spodoba kanał zachęcam do subskrypcji. Na razie no i cześć.